Cześć, tutaj Łukasz Fabiański, chciałbym poinformować, że wspieram dobrą aukcję, na którą przekazuję to te rękawice, które są przeze mnie podpisane. Są to rękawice, w których zagrałem mecz ligowy przeciwko West Bromwich Albion. W sumie za dużej historii ten mecz nie ma, natomiast tak jako ciekawostkę, to mogę powiedzieć, że to chyba pierwszy mecz w tym sezonie w Premier League, gdzie przeciwko sobie zagrało dwóch Polaków, bo ja w Barwach sądzę i Grzesie Krychowek w barwach łezbromicz-album, tak więc taka mała ciekawostka związana właśnie z tymi rękawicami. Naszym celem jest pomoc pacjentom hospicjum, tak więc zachęca wszystkim do wsparcia. Wiadomo, że w życiu jak i na boisku chodzi o to, żeby grać zespołowo i wtedy jest zdecydowanie łatwiej osiągnąć dany cel, tak więc zachęcam wszystkich. Pozdrawiam.